na rocznicę urodzin Ignacego Łukasiewicza 20. Święto Borówki. Startujemy o godzinie 12, 31 lipca. A 14. Międzynarodowy Festiwal Muzyki Kameralnej będzie miał inaugurację także w tym dniu 31 lipca o godzinie 16. Zapraszamy! Zapraszamy. W tym pięknym wnętrzu kościoła Matki Bożej, o Matki Bożej Śnieżnej w Dobrzycy Górnej odbywa się 14. Międzynarodowy Festiwal Muzyki kameralnej. W programie tego rocznego festiwalu znajdą się trzy koncerty. Pierwszy z nich to koncert Młody virtuos, w którym wezmą udział uczestnicy warsztatów skrzypcowych, bawiogórskich eksploracji violinistycznych, które odbywają się właśnie tutaj w Zubrzycy. I to będzie koncert 31 lipca. Kolejny koncert, 7 sierpnia, co nam w duszy gra, będzie to koncert zespołu Lex Familii Ansam rodzinnego zespołu rodziny leksyckich. W programie utwory znanych kompozytorów, Bacha, Mozarta, Wieniańskiego, a także fragmenty z muzyki filmowej. Finałem festiwalu będzie koncert poświęcony patronce tego kościoła, Matce Bożej Śnieżnej. 14 sierpnia koncert pod tytułem Po Górach Berlina, w, w którym wspólnie z wokalistami wykonamy w mojej aranżacji pieśni Maryi. Za dwa tygodnie spotykamy się na największej plenarowej imprezie w Zubrzyckim skansenie, a w programie wystawy, koncerty, inscenizacje, warsztaty, konkursy. Szczegółowy program na stronie www.orawa.eu. A po święcie Borówki przez dwa tygodnie w kościele Nowym będzie gościł Festiwal Muzyki Kameralnej. Wśród wykonawców zespół rodzinny, Lex Ensemble oraz zaproszeni goście, a w finale piękny koncert Matki Bożej Śnieżnej po górach, dolinach. Wszelkie informacje i szczegóły na stronie www.lexart.pl